Gdy w zadaniu jest wyraźnie powiedziane, że pewne płatności powtarzają się cyklicznie w tej samej wysokości, możemy mówić o tzw. rentach, czyli anuitetach. W nich możemy ustalić np. wartość obecną, czyli ile te wszystkie płatności, które mają się pojawiać przez określony okres czasu, przy obowiązywaniu w każdym z tych okresów określonej stopy procentowej, możemy ustalić ile Warte są te wszystkie płatności w momencie podejmowania decyzji, czyli wartość bieżąca rent jak najbardziej jest do policzenia. Można skorzystać z tego wzoru, który jest po lewej stronie, oczywiście przy założeniu, że mamy do czynienia z płatnościami dokonywanymi na końcu każdego okresu, czy to miesiąca, czy to roku. Oczywiście stopa procentowa razem z czasem. Tu jest czas, a tu stopa procentowa muszą być ze sobą uzgodnione. Muszą być w tej samej częstotliwości, na przykład rocznej czy w skali miesiąca, uwzględniane. I można korzystać z tego wzoru lub z gotowych, tak jak tutaj widać, tablic finansowych. Na przecięciu odpowiedniego wiersza i odpowiedniej kolumny tak jak tutaj zaznaczyłam w wartościach przykładowych np. Przykład 8 lat i stopy procentowej na poziomie 5%, mamy pewną wartość, którą możemy nazywać mnożnikiem. Jeżeli znamy wartość tej stałej płatności, bez problemu możemy ustalić, jaka jest wartość obecna renty dokonywanych cyklicznie w stałej wysokości przez określony okres czasu. I wtedy, jeżeli wiemy, ile wynosi ta płatność np. 1000 zł, i przemnożymy przez określoną tutaj w tablicach znalezioną wartość wewnątrz ta, tutaj tych tablic finansowych, możemy ustalić ile te płatności są warte w momencie podejmowania o nich decyzji. To są zadania na przykład na ustalenie wartości wszystkich rad kredytu lub też wartości stypendium otrzymywanych przez studentów. Pamiętając o tym, że tablice takie samodzielnie można wykonać, Sposób obliczeń idzie zdecydowanie szybciej niż korzystać z tego wzoru i my decydujemy, który ze sposobów wykorzystamy, oba powinny dać nam tę samą wartość.